Czy samo idealne opanowanie pytań z komputera pozwoli ci bezproblemowo przejść mut jego? Zakładam taką teoretyczną sytuację. Dostałeś zrzut całego testu. Pytanka masz wszystkie. Matematyka tam jakieś inne, Mucha nie siada. Czy jednak rozmowa z psychologiem pełni jakąś znaczącą w tym wszystkim rolę? I zanim si odpowiem na te pytania, zacznę od początków moich szkoleń, yy, gdzie yy, był już taki okres, że uczyłem praktycznie na identycznym materiale co na samym MS-ie, Oczywiście było to po paru latach. I te same sześciany, ta sama matematyka, symulatory identyczne, a nawet moi studenci mówili, że graficznie były lepsze od tych oryginalnych, a mimo wszystko około 15% szkolonych dostawało złowieszczy liścik. A wiesz, co taki liścik oznaczał, jeżeli podchodzisz kolejny raz. I mm, psycholog być może w trakcie tej rozmowy tłumaczył ci, że wszystko zależy od komputera, ale wierz mi, że gadka była typu pic na wodę fontomontaż. Nie ja jestem ten zły, tylko wszystkiemu winien profil idealnego policjanta z kompa, czyli zrzucanie winy na algorytm. Także, jak spotkałeś powiedzmy takiego psychologa potem na przykład, jako klienta swojej telefonii komórkowej, to wyrzutów sumienia nie miałeś, w końcu nie on Cię uwalił, tylko uwalił Ci algorytm, a Ty mogłeś mu dać najlepszą jakąś taryfę tam z plusa, czy z innej sieci. I wyrzutów sumienia też przy tym nie miałeś. Przecież w końcu ten człowiek Cię nie skrzywdził. Natomiast, ja próbowałem zwalać winę na olbrzymią ilość kandydatów. No było to wtedy 10-15 na jedno miejsce. No, ale mm, kiedy ci odrzuceni zaczęli przyjeżdżać do Wrocławia na tak zwany dokształt, sytuacja nagle stała się dla mnie jasna jak słońce. Coś mnie oświeciło nagle pomysłowy Dobromir zobaczył, w czym tkwi jego błąd. I niestety, ci moi studenci wypadali słabo z różnych powodów, natomiast najczęstszym był y, słaba rozmowa z psychologiem. No, przyczyny też różne, mogła to być jakaś typowa trema przed wystąpieniami publicznymi, coś jak u aktora. Często też podawali bardzo dziwne motywacje do służby w policji, czyli jak zaczynałem grillować, to różne rzeczy zacząłem słyszeć. Prawdopodobnie te same, co psycholodzy. I przypominam sobie takiego gościa, pytam go, no, dlaczego policja go powinna wziąć swoje szeregi, czyli odmiana pytania, dlaczego mamy wziąć ciebie, a nie kogoś innego, a no, on na to, że ma wyższe studia. No i, no i dobrze, prawda? ja mam jeszcze wyższe i mi policja nie wzięła. Ciągnę sprawę dalej. No, mówię człowieku, no przecież studia ma teraz prawie każdy starający się, a on na to, że wie pan co, ja jestem po administracji i to mam nawet pełny Licencjat. Pracuję gdzieś tam 15 lat już czy 13 No to moje pytanko, czy pracowałeś w tym kierunku, co się tam wyuczyłeś, prawda? No nie, ale studia typu administracja są wybitnie przydatne do policji, mało ludzi policja po administracji bierze, natomiast policja jest częścią administracji państwowej. I tylko dlatego, że tu administracja, tam administracja to powinni tego zioma już od razu, że tak powiem, jak diabeł dusze do Policji złapać. No, ciągnę dalej, I oczywiście nie był w stanie podać jakiegokolwiek praktycznego wy przykładu wykorzystania tego kierunku studiów zarówno swojej przyszłej, jak i tej przeszłej pracy, czyli nic dodać, nic ująć. I zapamiętaj przynajmniej jedno, że jakiekolwiek cudowne studia byś nie skończył, a nie potrafisz wytłumaczyć, do czego te studia się w Policji przydadzą, to jakby to powiedzieć nic dodać, nic ująć. I z tych rozmów, a naprawdę było ich wiele, wyciągnąłem jeden wniosek, że komputer po prostu musisz potraktować egzamin, jak egzamin teoretyczny, a rozmowę jak egzamin praktyczny. Czyli analogia do prawa jazdy, jeżeli studentem nie byłeś, nie wiesz co to jest sesja, jest taka prosta, że aż boli. I są to dwie części tego multiego pasująca do siebie pasujące do siebie jak ręka i rękawiczka. I nie może spierdolić którejkolwiek i liczyć potem w nadziei jakieś na pozytywny rezultacik. I kolejnym tutaj wnioskiem była też jakaś taka zmiana mojego postępowania a przede wszystkim zmiana mojego szkolenia na bardziej interaktywne i do tego celu posłużył mi stary, poczciwy Facebook i w prosty sposób możesz tam założyć grupę i w tej grupie wymieniać się poglądami na różne tematy. I natomiast najgorszą rzeczą, jaka może być to, przynajmniej w takiej grupie szkoleniowej to jak wszyscy ze wszystkimi się zgadzają, wszyscy włażą, że tak powiem, bez wazeliny w cztery literki swojego guru, prawda, próbują go zagłaskać na śmierć, jaki jest dobry, jaki cudowny, jaki ma cudowny program ze 150% zdawalnością od razu na komendantów wojewódzkich. Tworzy się taka skorupa, prawda, takie towarzystwo zgnuśniałe z wzajemnej adoracji, brakuje wymiany tych nawet kontrowersyjnych poglądów czy opinii. Wierz mi, nie myślę tutaj o jakimś trollowaniu czy dołowaniu kogoś, bo to też łatwo coś zrobić, puścić w kogoś w kompleksy, dosrać mu jakoś tak średnio inteligentnie, ale jeżeli w dyskusji obronisz logicznie swoje nawet najbardziej kontrowersyjne opinie, i to przed kolegami z grupy, to Wierz mi, że ta sama argumentacja pomoże ci wybrnąć na rozmowie z psychologiem, czyli po wojskowemu mówiąc, im więcej potu na ćwiczeniach, tym mniej krwi w boju, im więcej debaty w grupie, starcia poglądów, tym mniej wiatrów w portkach na rozmowie z psychologiem. Także takie podejście do tematu i zmuszenie przynajmniej większości moich studentów do myślenia, no idealnie byłoby 100%, ale tak cudownie u mnie nie jest, a nie do tego wyuczenia się na pamięć kompa, czy tych formułek, prawda? Znacznie to podwyższyło poziom ich przygotowania, a co za tym idzie zdawalność Multiego. I ci ludzie, naprawdę, przynajmniej ci, co się zaangażują, żyją tą policją są znacznie lepiej przygotowani, niż nie obrażając tutaj ciebie, czy innego wolnego elektrona, czy jakiegoś samouka, prawda, który siedzi tam gdzieś w swojej piwnicy, kupił czy ściągnął skądś tam tysiąc stron pdf-u i uczy się samemu. I jest tajemnicą poliszynela, że w dobie mediów społecznościowych wypłynięcie multi jest tylko kwestią czasu. No, sam się do tego troszeczkę przyczyniłem, sam troszeczkę dałem, że tak powiem, to na filmach. No, jest druga strona medalu, że część osób, które którym kurs mój refundowałem, skopiowała materiały, yy, i robi w tej chwili mniej lub bardziej bezinteresownie zaznawców czy ekspertów, czy nawet tam gdzieś na innych forach, aczkolwiek wiem, że yy, inne fora tępią handel materiałami. Natomiast yy, smutna prawda dla ciebie jest taka, że yy, poziom testów wyznaczają sami zdający, czyli. Yy, im tych zdających będzie więcej, im będą lepiej przygotowani tym będzie trudniej. Jeżeli ta część komputerowa przestanie być w ogóle selekcyjna, ponieważ wszyscy by wiedzieli, co trzeba odpowiadać, to niestety będzie decydowała rozmowa. I nie wystarczy Ci tylko obliczyć poprawnie ile bił ten nieszczęsny dzwon i o której godzinie, prawda, czyli w sumie dwa dzwony, czy jaka tam była prędkość pontonu, jak motorówki była taka czy siaka, ale po prostu dojdzie Ci potrzeba dojrzałego zaprezentowania się na rozmowie. I tego, no przykro mi powiedzieć, nie uczysz, a w zasadzie nie nauczysz się nawet z najlepszych PDF-ów, żebyś jakąś inną, mądrą książkę codziennie pod poduszkę włożył. Natomiast, no jaka jest rada dla Ciebie, prawda? Bo dobrze tutaj się pomądrzyć, prawda? Natomiast, jeżeli masz jakąś osobę bliską, no nie wiem, dziewczyna, siostra, czy mama nawet, czy ktokolwiek inny, ale taka, która podejdzie do tematu poważnie, prawda? Nie tylko na zasadzie, że Cię wysłucha i zrobi Ci jakieś podśmiechujki, prawda? Tylko po prostu wysłucha Twoich odpowiedzi na typowe yy, pytania rekrutacyjne, zrobi Ci konstruktywną krytykę, prawda? Pomoże Ci jakoś tak yy, opanować tą część, że tak powiem werbalną i niewerbalną Multiego, to no jest to ktoś na wagę złota, bo naprawdę jak patrzysz z boku na kogoś yy, i wtedy jakoś jesteś osobą obiektywną, zwracasz uwagę na czyjeś błędy, a jak ktoś zwróci uwagę na twoje, to możesz nawet tych błędów być nieświadomy. Byłeś sobie, żyłeś prawda, w nieświadomości, że jesteś jaki jesteś. I jest fajnie, że jesteś jaki jesteś, bo jesteś unikalny, natomiast nie wszystkie takie zachowania nawet unikalne są w Policji. Przynajmniej na rozmowie kwalifikacyjnej mile widziane. I sam widzę po swoich studentach, że czasem przyjedzie do mnie, coś tam pierdoli, pierdoli, siedzę tu z komendantem, mija kilkanaście minut, zaczynamy gościa naprowadzać, trochę tam dostał w łeb, został przegrillowany, a on nagle zaczyna rozumieć, o co chodzi. Wskakuje na ten właściwy tok rozumowania, a jak mu się ten mózg raz rozszerzy, to jak Wszechświat za szybko on się nie skurczy. Mózg mu się jako orzeszek wysuszony nie skurczy. Nagle potrafi podać jakieś przykłady ze swojego życia, a nie tylko wyklepać w takie wykute formułki na pamięć. A wierz mi, że po większości tych formułek to ten psycholog ma Nawet po większości moich formułek psycholog ma odruch wymiotny. I nic mnie nie cieszy tak jak gość szczególnie spoza grupy, który obejrzał mój film i przećwiczył trochę jakąś moją kontrowersyjną metodę i potem zdał mi relację. I ostatnio miałem prawem serii dwie takie fajne relacje pod tytułem w temacie Co powinieneś odpowiedzieć psychologowi na sam koniec, kiedy Cię zapyta, czy masz coś do dodania, obaj się odważyli, wyszli ze swojej strefy komfortu, pierdoleni psychologowi, że tak powiem, pytanie moje, ale troszeczkę przerobione na swój styl, prawda, troszkę tam pieprzu, soli do smaku i nagle <gryw> odwróciła się sytuacja, czyli psycholog z tego multiselektują Prawda, stał się, z tego myśliwego stał się ofiarą. Prawda? Stał się y, tą osobą, y, która nagle y, została zmuszona do odpowiedzi na jakieś y, kontrowersyjne pytanie. I oczywiście y, zaczął się motać, bo nie spodziewał się, że z y, kata stanie się ofiarą. Także, jeżeli masz jeszcze raz z tego coś wyciągnąć, przećwisz kontrowersyjne sprawy wcześniej i zapewniam Cię, że służba w Policji jest dla ciebie.